Przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go, Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł,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 Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granicę Judei za Jordan. Przebaczenie jest cechą charakterystyczną chrześcijaństwa. Jest pochodną miłości. Kto kocha swoich bliźnich, ten gotów jest do przebaczenia z serca ich przewinień. Kto nie kocha, Nigdy nie zrozumie, czym jest przebaczenie i będzie w nim widział jedynie przejaw słabości. Nic jednak bardziej mylnego. Słabością człowieka jest chęć zemsty. Przebaczenie jest potężniejsze, ponieważ nad śmierć potężniejsza jest miłość. Kto żywi w swoim sercu urazę, niechęć lub nienawiść do drugiego człowieka, skazuje się na wieczne potępienie. Kto w imię miłości przebacza, sam otrzyma przebaczenie i życie wieczne. Zanim się na kogoś zdenerwujesz, zezłościsz lub będziesz życzył wszystkiego najgorszego, pomyśl, ile razy prosiłeś Boga o przebaczenie. Ile razy ty sam powinieneś być potępiony i odrzucony przez Boga na skutek własnych grzechów, a jednak Bóg okazał miłosierdzie nad tobą. Modlimy się codziennie, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Łatwo wytykać błędy innych, a tak trudno popatrzeć na własne życie i być tak samo pobłażliwym dla innych, jak dla samego siebie. Przebaczenie jest wyrazem miłości. Trzeba nam uczyć się kochać innych, widzieć w drugim człowieku swojego brata lub siostrę, a nie wroga. Oczywiście nie jest to proste. Jest to tym trudniejsze, im więcej w nas pychy, a staje się o wiele łatwiejsze, jeśli wzrasta w nas cnota pokory. Pokora jest fundamentem miłości i przebaczenia. Rozwijajmy sobie cnoty, abyśmy mogli żyć pełnią życia, bez zbędnego balastu nienawiści i pychy.